Zawsze wiedziałem czego chcę, no i właśnie to dostaję Z muzą mija ten dzień, każdy wie już co się stanie Jadę beto cały dzień, tamte soki podjarane Każda chciałaby mnie mieć, bo wiedzą w jakim jestem stanie Ja skończyłem album, już pada na niego deszcz Krople złożone z floty, wszystko tutaj takie fresh Muza przeskakuje płoty, ty już o tym dobrze wiesz Muza umie tu połączyć, co drugi dostaje dreszcz Mamy black, które błyszczy tak jak palet Mamy fiolet, po którym ciało nie jest stałe Mamy blue, te łzy dalej nie są małe No i green, gdzie wysoko duszą i ciałem Yellow, tamten mózg już wyprałem Red, gdzie nie robiłem nic poza przyspieszaniem Orange jest na spokój, a ekru na plażę No i white, najwyższy czas na digi magię Amazing, I feel so amazing Amazed by your beauty, by the motherfucking craziness So raise your hands, make Some noise. Fuck the roof. Fuck the floor. We are free and we want some more. We wanna be like this all the time. All the times, one time, every valent, every val. Ostatnie płatki śniegu się już roztopiły Po śnieżno-białej zimie pozostały filmy Lubię oglądać, jak to kiedyś było Bo żyjemy w innym świecie, może lepszym trochę śmiesznym Może tak być powinno, czas leci nieubogani, Ja zalegam w mym pokoju z braniem, no i bałaganem Wpatruję się w okno, szukając tych białych kropek Gdy nawijam dzisiaj, na tym swoim mikrofonie Export in wave i jedziemy cały Dzień, ja wiem co chcę Nagrywanie kończy się, dziewięć utworów Dziewięć kolorów Początek lipca, czterech dongów, A ja marzę o tym styczniowym poranku Tym z ust, czapka na głowie I kocyk na karku Jeszcze nie wiedziałem wtedy, że się z tym już uporamy Czekam na kolejny sezon Kompletnie zajarany Ostatnio w moim życiu strasznie dużo się zadziało Nawet nie pamiętam kiedy Wszystko mogę. Dobra, tak serio to spierdalaj